Witam, przed nami runda jesienna, rozgrywek na boiskach otwartych sezon 2022-2023. Przed nami równie emocjonujące rozgrywki halowe juniorów młodszych. Drużyny w tych rozgrywkach zostały podzielone na trzy grupy, grupę A, B i C, a oto poszczególne grupy. Rozgrywki organizuje Wielkopolski Związek Hokeja na Trawie, grupę A tworzą... Warta Poznań, LKS Rogowo, Lipno Stęszew, MKS Środa Wielkopolska, AZS AWF Poznań. Rozgrywki organizuje Kujawsko-Pomorski Związek Hokeja na Trawie. Grupę B tworzą LKS Gąsawa, UKS SP5, Sfarek Swarzenc, Pomorzanin Toruń, Grunwald Poznań, Stela Gniezno. Rozgrywki organizuje Śląski Związek Hokeje na Trawie. Grupę C tworzą UKS Orlęta Sosnowiec, KKS Kolejarz Gliwice, HKS Siemianowiczanka, UKS Ósemka Tarnowskie Góry. Podobnie jak w rozgrywkach na boiskach otwartych i na hali meczy będą rozgrywane Czterema kwartami, każda kwarta po 10 minut, pomiędzy kwartą pierwszą i drugą, trzecią i czwartą przerwa wynosi jedną minutę, pomiędzy kwartą drugą i trzecią, 3 minuty. W rundzie eliminacyjnej mecze mogą być nierozstrzygnięte, czas jest zatrzymywany po przyznaniu karnego strzału rożnego. Rozgrywki, jak donoszą portale internetowe, najprędzej mogą się rozpocząć 4 grudnia 2022 roku, a zakończyć najpóźniej 13 lutego 2023 roku. A już 11 listopada... I w tym momencie kamera odmówiła posłuszeństwa. Popsuła się. I tym samym to ostatni, niedokończony materiał hokeju na trawie do momentu zakupu nowej. A ceny są... Pozdrawiam.